Szanowni państwo, proszę o zajmowanie miejsc. No, jasne. Ale miło. Szanowni państwo radni, ze względu na problemy techniczne poczekamy jeszcze pięć minut. that mm -hmm. Szanowni Państwo Radni, czekamy jeszcze chwileczkę, ponieważ czekamy za tabletem jednego z Państwa Radnych i dlatego... Czy bez, bez tabletu raczej nie w tej chwili? Dobrze. Dobrze. Dzień dobry, szanowni państwo, witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza, państwa radnych, pana prezydenta, panów wiceprezydentów, naczelników wydziału i pracowników Urzędu Miasta, przedstawicieli kaliskich mediów. Witam serdecznie wszystkich państwa obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Proszę państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Jeszcze dwóch radnych widzę na sali, a nie mam potwierdzenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 3 grudnia do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo prezydenta Miasta Kalisza dotyczące dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kalisza. Otrzymaliście Państwo treść pisma do wiadomości. Proszę zatem pana prezydenta o zabranie głosu w tej sprawie. Bądź pana wiceprezydenta, w zależności od tego... Rozumiem, że Pani Naczelnik zostaje oddelegowana. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w związku z zakwalifikowaniem wniosku Miasta Kalisza do otrzymania grantu w ramach konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji Organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na zadanie pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów edu wspierających edukację włączających, którego okres realizacji ustalono na 20 miesięcy i dzień podpisania umowy jest dzień rozpoczęcia działania, był to 29 listopad 2021 roku, zachodzi konieczność wprowadzenia wyżej wymianego zadania do budżetu miasta Kalisza i Wieloletniej Prognozy Finansowej jeszcze w roku 2021. Tak, by zgodnie z założonym harmonogramem realizacji grantu w grudniu 2021 roku wykonać pierwsze działania związane z powołaniem zespołu z szkoleniami i diagnozami. Tym samym niezbędne było założenie planu finansowego, stąd konieczność spotkania się w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 47. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym możemy obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącą Kamilę Majewską. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt drugi. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsze. Zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Strony 1.4. Materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2021 rok sporządzonych na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji są zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisję, Komisję Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?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 22 głosy za, nie ma głosów przeciw nie wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu trzeciego. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 47. nadzwyczajnej sesji. Następna 48. budżetowa odbędzie się 28 grudnia o godzinie 9. Dziękuję bardzo. Nic nie ma. Gracias.